Aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Słuchając tych słów, samoczynnie nasuwa się pytanie: czy poznałem już Boga, czy znam Go wystarczająco dobrze, by zrodziło ono we mnie owoce życia wiecznego. Jezus przyszedł na świat,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 bez którego nie można uczciwie pójść za Jezusem. Droga ta jest wytyczona przez Jezusa dla każdego z tych, którzy chcą się nazywać uczniami Chrystusa. Kroczymy nią każdego dnia, aby kiedyś dojść do pełnego poznania Boga, do takiego poznania, które jest uszczęśliwiające na wieki.